Panie zaczynamy, tak? Dziękuję. Wysoka Rado, zaproszenie gości. Otwieram 38. 8 nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Łęknicy. Informuję, że sesja Rady Miejskiej w Łęknicy jest utrwalana i transmitowana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Serdecznie witam wszystkich radnych. Dziękuję za tragiczne przybycie. Termin zwołania dwa dni. Raktem tylko Witam Pana Burmistrza, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, Pana Dawida który zadba o to, żeby Rada bez yy, problemów technicznych przebiegła. Przystąpimy obecnie do sprawdzenia obecności. Proszę o zalogowanie się. O, teraz dopiero. Informuję, że ustawowy skład Rady Gminy wynosi 15 radnych. Stwierdzam, że w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Miejska może obradować, pra podejmować prawomocne decyzje. Otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy do tego porządku są jakieś uwagi? Nie widzę. Nikt się nie zgłosił. Wobec tego Rada będzie obradowała według zaproponowanego porządku obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego naszego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Łęknica. Komisje, które spotkały się przed posiedzeniem sesji pozytywnie zaopiniowały ten projekt. Czy ktoś w tym temacie chce zabrać głos? Nie widzę. Wszystko jest wyjaśnione już. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Uchwała nr 38 przez 242 przez 2022 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok gminy Łęknica. Na podstawie artykułu. 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz artykułu 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Rada Miejska w Łęknicy uchwala co następuje. Paragraf 1. Uchwała nr 35 przez 217 przez 2021 Rady Miejskiej w Łęknicy z dnia 23 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok Gmina Łęknica dodaje się w paragrafie 12 punkt 5, który otrzymuje brzmienie do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały? Kto przeciw? Kto wstrzymuje się? Proszę o zagłosowanie.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 osobom poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie, które przybyły do naszej gminy. Yy, punkt czwarty. Tak, podjęcie uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Komisje pozytywnie zaopiniowały przedstawiony projekt. Czy ktoś do tego projektu chciałby coś dodać, zabrać głos? Nie widzę. Uchwała nr 38 przez 243 przez 2022 Rady Miejskiej w Ojęcy z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym artykułu 12 ustęp 4 i 5 ustawy z dnia 12, 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz artykułu 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Rada Miejska w Bąknicy uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Gmina Łęknica może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w artykule pierwszym ust. 1 pierwszy, ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie. I w punktach mamy wymienione zakwaterowania, zapewnienia artykułu wyposażenia domowego i kuchennego, zapewnienia całodziennego wyżywienia, zapewnienia transportu do miejsca kwaterowania, w tym do miejsc w których obywatelom Ukrainy jest zapewniana pomoc medyczna. Zapewnienia środków czystości i higieny osobistej, odzieży oraz innych produktów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania. Zapewnienia wyżywienia w stołówkach szkolnych i przedszkolnych dzieciom uczęszczającym do szkół i przedszkoli. Zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci będących wychowankami lub uczniami przedszkola i szkoły. Finansowania opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego zakupu niezbędnych leków na receptę dla przewlekle i ciężko chorych. Pomocy w pozostałych nieprzewidzianych zdarzeniach losowych, np. ciężkiego zachorowania, pochówku i inne. Paragraf drugi udzielenie pomocy uzależnione jest od posiadanych środków finansowych na ten cel. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Łęknicy, który w drodze zarządzenia określi formę i tryb przyznawania pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Paragraf czwarty. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego. Paragraf piąty. Uchwała obowiązuje od dnia dwudziestego lutego 2022 roku, czyli od początku inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Kto z Pań, Panów, radnych jest za przyjęciem uchwały, kto przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o oddanie głosu. Stwierdzam, że w wyniku głosowania uchwała nr 38 przez 240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 obywatelom Ukrainy, którzy uciekli przed konfliktem zbrojnym, to bardzo dużą pomoc y, niosą zwykli mieszkańcy. Mieszkańcy gminy Łęknica, ale innych gminy również. Należy im się za to wielkie podziękowania. Przy czym wspomagają w tej pomocy również nas, obywatele mieszkający za, z drugiej strony Nysl. sporo darów, które są tutaj przywożone, to właśnie pochodzi od Niemców mieszkających, czy w Bad Muskał, czy w innych dalszych miejscowościach. Także jeszcze raz, w swoim imieniu, sądzę, że w imieniu władz miasta należą się naprawdę podziękowania tym wszystkim mieszkańcom, którzy w różny sposób włączyli się w pomoc niesioną osobom potrzebującym i poszkodowanym w wyniku konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Punkt piąty, czyli wychodzi na to, że ostatni, bo porządek obrad rady, sesji nadzwyczajnej jest nieco inny. Zamknięcie obrad w sesji. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 38. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Błękitny, dziękując radnym i zaproszonym gościom za udział w sesji. Obrady 38. nadzwyczajnej sesji uważam za zamknięte.